mieszkałam po prostu obok niego, więc ja wiedziałam, że tam jest ten hotel, on jest spoko i tak dalej. Więc ja pojechałam do tego hotelu do siódmej nad ranem gadałam z koleżanką swoją, najbliższą w sumie jak wtedy tak myślałam. E, I się tam żeliłam, że w ogóle jak tak można, dlaczego? Dlaczego tak w ogóle on powiedział i tak dalej? I no, tak jak koleżance, nie? Żeliłam się po prostu. Gadałam z nią do siódmej, aż po prostu położyłam się na to łóżko już w tym hotelu i po prostu padłam. I powiedziałam, że ja już zasypiam i że jutro się spotkamy. Ja zostałam o 7 nad rano, wstałam o 10, o 11 przyjechałam do niej, ona była w hotelu w Katolicach. ja przyjechałam do niej, zostałam u niej, bo ona była z kolegą i oni mieli dwa pokoje, ja zostałam z nią w pokoju. Zostałam u niej, my tam musieliśmy się wykąpać, ogarnąć się i szliśmy na jem. Za ten cały czas, cały czwarty ja wyjechałam, ja cały czas czekałam, że... Ja nie czekałam, że nie wiem, on do mnie zadzwoni i powie tam, przepraszam, dawaj się pogodzimy czy coś. Mi się chciało tylko po prostu, żeby on, nie wiem, do mnie napisał chociażby SMS-a, czy wszystko w porządku. No, no twoja kobieta wyjeżdża o czwartej w nocy, kurde, czy tam nad ranem, od ciebie i ty nawet za cały dzień nie zapytasz w ogóle nic. Nie zapytasz w ogóle nic, nie, nie wiem nie napiszesz głupiego SMS-a, czy wszystko po prostu w porządku, nie wiem, cokolwiek, my z tobą żyliśmy, my z tobą kurwa żyliśmy razem. I to jest kurwa po prostu, mi, mi zrobiło się przykre, ale zamiast tego on na Instagram wystawiał, jak on świetnie się bawi cały dzień. On wystawia, jak on świetnie się bawi, jak mu jest fajnie, jak on z widzami robi zdjęcia, jak jest wszystko super. I poszliśmy na ten IM, spotkaliśmy tam... Yy... Z moją tą koleżanką spotkaliśmy tam innych też jakby ludzi Ja nie chcę nikogo w tą dramę wciągać, dlatego ja nie będę nazywać streamerów po imionach czy coś Spotkaliśmy tam ludzi on od mnie mówi, ja mówię, że kurde przykro mi jest, nie? Że mi jest przykro, że on kurde nawet za cały dzień nie zapyta kurde w ogóle co ze mną jest Czy ze mną wszystko jest w porządku I ona mówi, że, że naska nie płaci, idziemy na piwo, wyjdziemy, że ten Ja mówię, że nie, ja bym chciałam pojechać do pokoju, bo mi jest przykro ona mówi, że co ty będziesz pojedziesz do pokoju, będziesz plakać cały dzień w hotelu, w hotelu. mówię pojebany jesteś, że chodź, jedziemy po, Pojechaliśmy z nią na to piwo wypiliśmy to piwo i ja mówię, że jestem tak zmęczona, że spałam 3 godziny i że, że po prostu idę, odpływam Że chce mi się położyć i włączyć muzykę, posłuchać muzyki, cokolwiek po prostu, no jest mi smutno, przykro, nie? Do tego ktoś nie wiem skąd ja to wziąłam, nie wiem skąd, bo ja nie pamiętam już tego. Ja nie, ja nie mogę stwierdzić, że to, że kto, która osoba mi to powiedziała. Mi ktoś powiedział, że albo y, u Szymona teraz jest jakaś impreza, i do niego jakieś kurde, czy koleżanka, czy koleżanki jadą coś tam. I ja jeszcze napisałam w ten dzień do, do osoby, która była z nim w pokoju, że pewnie zaraz do niego jakaś laska przyjedzie, to fajnie, nie. I w tym momencie ja sobie patrzę na Facebook, a u niego, czy na Facebooku, czy na Instagramie, on dodaje zdjęcie, gdzie on pije, nie? Ja myślę, no to fajnie, no to szybko mu przeszło, jak się nie interesuje no, jak się pokazuje, że wszystko u niego jest fajnie i świetnie. No teraz jeszcze siedzi i pije, no to może faktycznie do niego ktoś przyjedzie. Ja nie twierdzę, że tak było, ja nie twierdzę, że do niego ktoś przyjechał. Ja to sobie gdzieś usłyszałam. Ja nie wiem, gdzie to sobie usłyszałam, czy może to sobie ubzdurałam. Nie wiem, kurde, może ja se sama to wymyśliłam, kurde, nie pamiętam. Ale czemu ja się tak nakręciłam się? I chodziło o to, że ja mówię do tej swojej koleżanki, że jest ja w ogóle, że, że koniec, po prostu, ja już czuję, że mam płacz, kurde, na końcu nosu i że po prostu jadę stąd. A ona mi mówi, że nie, Naska, ty nie pojedziesz, to nie będziesz siedzieć sama, że choć, jedziemy z tobą do Spiżu. Ja mówię, że nie, ja na imprezę nie chcę iść, bo mi się nie chce, bo ja czuję, że po prostu jestem wysiła, że kurde, jeszcze wypiłam to jedno piwo w tym jakoś tak ten. Ale ona mówi, ale Naska, patrz, jak my pojedziemy. Spędzimy tam, nie wiem, no okej, okay, spędzimy tam z 30 minut, jak Tobie się nie spodoba, to wrócimy, nie? Ja myślę, no, myślę, dobra, no w sumie nie, też nie, nie zostawiam samą, co, kurde, ona przyjechała bym się bawić, a ja, kurde, tu taka rozplakałam się w ogóle i ze swoimi problemami. i myślę, okej, okay, że jedziemy, kurde, pojedziemy do tego klubu, może faktycznie, no przecież nie pojedzie sama. Pojechaliśmy do tego klubu, e, zaczęło się od tego, że... W nie wiem, kto wie, ktoś z dorosłych to on wie, że w Spiżu się płaci i ogólnie yy, taką kartą na barze, że tam nie można płacić gotówką, ja o tym nie widziałam my podeszliśmy z nią do baru i okazało się, że ten, że trzeba płacić tą kartą yy, i podszedł do nas w do Lech, i ja mówię, że Lech wiesz w ogóle jak tam naladować tą kartę i tak dalej on nam postawił w sumie drinki no ja wzięłam sobie drinki, poszłam na górę się przywitać ze wszystkimi bo tam było dużo moich znajomych no i teraz słuchajcie o aferę z graczem, którą zrobili. Aferę z graczem. Taką po prostu wow. Ech, ja podchodzę na górę i faktycznie widzę po prostu znajomego takiego gracza, który, z którym po prostu też no, mieliśmy jakiś tam kontakt. I że po prostu no, go szanuję, bo jest, mi się tak wydawało, że jest grzeczną osobą i, i tyle, nie? I on do mnie tam, cześć Naska, co tam u ciebie takiej, wiecie, wysiołej. A ja mówię, że cześć, no co, gówno, nie? A on mnie mówi, co się stało? A mówię, no co? Mówię, pierścionka nie ma, nie widzisz, a on mówi, że choć postawię cię drinka, wytłumaczysz, o oh, co chodzi, bo ja nic nie rozumiem. A on się po prostu kulturalnie przyjął się, co się stało. My poszliśmy z nim, kurde, do baru, wzięliśmy drinka, usiedliśmy na... przy stoliku i my, kurde, si siedzieliśmy nie naprzeciwko siebie tak obok, ale my nawet ręką się z nim nie dotknęliśmy, czyli to. My... Nie, nie mówię już. O jakimkolwiek dotyku, my gadaliśmy po prostu. I to było, nie była rozmowa na zasadzie, że siedziałam i mówiłam, wiesz, ki on jest zły. To była rozmowa na zasadzie, kurde, dlaczego mnie wyjebali na śmieci. I później my zaczęliśmy w ogóle gadać o jakichś pierdołach, o, o drużynach i coś tam. I w tym momencie podbija Nitro. Ja wcześniej się z nim wiedziałam, przywitałam się i on widział, że my idziemy do stolika gadać. On podbija do stolika, siada do stolika i mówię o cześć, co tam, bajerkę kręcisz na, na pocieszyciela walisz coś tam do niego, nie? Ten siedzi tam coś w szoku, coś się zaczął śmiać i ja myślę, o kurde, zaraz kurde, jakiś, jakiś przypeł, nie? Że, że kurde, no lipa, nie? Że tak wychodzi, że tak mogą ludzie pomyśleć czy coś. I ja... Poszłam, znalazłam Sandrę, poszłam z Sandrą zapalić, my zaczęliśmy Sandrą w ogóle tam wyjaśniać, bo y, mieliśmy z sobą tam nie za bardzo fajny kontakt, to znaczy nie lubiliśmy się, e, czy na zasadzie ja myślałam ona nie lubi mnie, ona, a ona myślała, że ja nie lubiła ją, no a się okazało gówno jak się okazało. I y, jakby było wcześniej tak, że Michał mi powiedział, że musicie Sandrą usiąść sobie, pogadać, przy kawie sobie wygadać po prostu w twarz co i jak w ogóle, bo wy sobie po prostu nie dogadujecie się i nie ogarniacie, kurde, o co chodzi. I po prostu wiecie, ja już byłam powiedzmy nie trzeźwa i my poszliśmy na tą palarnię i coś my zaczęliśmy na początku gadać, kurde, o to, co jak było między nami. Później zaczęła się rozmowa z dupy ja zaczęłam się żalić, jak mi jest przykro i tak dalej. Przyszedł Nitro i Michał y, też na palarnię i po prostu... Y, Nitro u mnie zaczął tak jakby podrzucać takimi, kurde, wypytywać, o co chodzi, o co poszło, dlaczego poszło itd. i tak dalej. jest trochę tak żerośnie, kiedy człowiek y, włącza live'a i mówi ja chciałam ją nagrać, bo ona tyle razy mówiła, że coś tam, bo ja chciałam mieć potwierdzenie. Kurde, ziamek, ty nagrywasz w klubie najbaną laskę, żeby na następny dzień potwierdzić, co? Że byłam, kurde, na Iwana, No tak, byłam, nie ukrywajmy to, no byłam. Ale ja nie poszłam się puszczać. Ja nie poszłam, kurde, dawać dupy do publikacji, czy cokolwiek. Ja siedziałam i myślałam, że, kurde, ja gadam z ludźmi i ja poszłam do tych ludzi. Ja nie poszłam, kurde, opowiadać po klubie, jak oni opowiadają to. Ja poszłam do tych ludzi, bo myślałam, że kurde, jak ja pójdę do tych ludzi, to wiem przynajmniej, że kurde, to znikąd nie wyjdzie i że to zostanie, kurde, w tym, w tym całym towarzystwie. A nie, nie opowiadałam, że ja myślałam, że e, okej, okay, który jest pokocony z szmonem, to on szmonu nie powie. Co kurde za w ogóle? To jest, Wiecie kiedy to jest zepsuty telefon? To jest na zasadzie, ze mną nikt nie pogadał. To jest na zasadzie, ktoś komuś coś powiedział, co było rok temu, co było pół roku temu, co było dzisiaj. I Później z tego klubu wyjechaliśmy, pojechaliśmy do Nitra, siedzieliśmy tam gdzieś do 12.00. Y Fakt faktem o 12.30, ja, bo ja jeszcze popatrzyłam na zegarek, ja poszłam spać ze swoją koleżanką. Jeszcze koleżankę przytuliłam i powiedziałam, że... Czy, jeszcze zapytałam o czy mogę cię przytulić, bo lubię się przytulać. I poszłam spać z koleżanką, kurde. Wstaję o 16.30, dostaję smsa e, od Szymona, że powodzenia z tym graczem. I fakt faktem ja gadałam głupoty, ja gadałam straszne głupoty. Ja gadałam straszne głupoty w tym klubie. I po prostu mi jest żal i ja nie miałam prawa takich rzeczy wynosić, bo jakiby brut u nas czy czy u nas z sobą u nas w związku się nie działo, to musiała zostać między nami. A ja poszłam po prostu i wyniosłam to kurde w sumie... Ja zrobiłam źle, ja zachowałam się źle ja to wiem i mi jest za to przykro, ale ja nie zasłużyłam na to, żeby teraz kurde ktoś na mnie wypisał, że takie rzeczy. Dalej sytuacja wyglądała, na następne dzień ja przy, przyszłam na kacu do nich i po prostu z takim woda, w ogóle, bo na kacu nic nie pamiętałam, co się stało w ogóle, co i jak było. I teraz dopiero do mnie po prostu dochodzi jak, na, jak naprawdę wyglądało to wszystko, nie? I to było na tej zasadzie, że przyszłam i zaczęłam płakać, że ja nie chciałam tego powiedzieć w ogóle, że kurde, w ogóle skąd on wie, że ja takie rzeczy mówiłam, bo mi nikt nie powiedział, nie, że mnie nagrywał i to zdecydowali, że a, będziemy nagrywać, bo fajnie przecież, kurde.